jest na ulicę Kmicicę z Nowego Dworu w tej chwili mijam ulicę po lewej stronie Rogowską jadę ulicą Ochociebuską i zaraz będzie skręt w lewo w ulicę Żernicko. w początek ulicy Żernickiej oczywiście przepuszczamy samochody z naprzeciwka i skręcamy w lewo i jedziemy teraz cały czas prosto zwróć uwagę, że po prawej stronie zaraz zobaczysz tory kolejowe to jest stacja Wrocław Nowy Dwór stacja kolejowa Wrocław Nowy Dwór i jedziesz cały czas prosto jedziesz ulicą Żernicko, przepuszczasz pieszych i stąd już jest jakieś 2 km do mojej pracowni psychotestów kierowców Punktem orientacyjnym są cały czas tory kolejowe po prawej stronie. Za chwilę dojedziesz do skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej i Żernickiej. Samochody z ulicy Kołobrzeskiej mają pierwszeństwo przejazdu. Przejeżdżasz w tej chwili pod wiaduktem kolejowym, rzut oka w prawo, nikt nie jedzie i przejeżdżasz przez końcową część osiedla Kuźniki i punktem charakterystycznym dalej są tory kolejowe które tutaj nie są zbyt widoczne z powodu tej roślinności ale jedziemy ulicą żernicką następny punkt charakterystyczny granica osiedla Kuźniki i żerniki i po lewej stronie ciągnie się taka ścieżka dla rowerów mijamy mostek i z daleka widzimy autostradową obwodnicę Wrocławia to są pierwsze domki po lewej stronie w Żernikach i zaraz ważny element dojazdu do psychotestów, na psychotesty dla kierowców skrzyżowanie Szczecińskiej i Czernickiej u góry autostradowa Obłodnica Wrocławia skręcasz w lewo w ulicę Płasko no ja tutaj z grzeczności przepuściłem parę samochodów z ulicy Podporządkowanej normalnie jesteś na ulicy Głównej Jaką jest ulica Żernicka? Skręt w lewo, ulica płaska, 50 metrów. Skręt w prawo w ulicę rumiankową. Robisz my pod autostradową obwodnicą Wrocławia. Kawałeczek i skręcasz w lewo na wysokości tego czerwonego budynku. Po prawej stronie Udało się i wreszcie ulica Kmicica Widzisz po lewej stronie olbrzymi parking dla moich klientów I oto koniec Twojej podróży, czyli Pracownia Psychotestów na Kmicica 3.